Witam Cię bardzo serdecznie, taki krótki hangout, bardziej relacja z pracy przychodni w czasie wakacji, a tej pracy jest naprawdę dużo, około 30% więcej pacjentów, klientów, czy jak to tam można nazwać, od samego początku sezonu wakacyjnego i w zasadzie Powtarza się to co roku, kiedyś jak byłem młodym lekarzem medycyny pracy, wydawało mi się, że czy w ogóle młodym lekarzem jeszcze nie medycyny pracy, wydawało mi się, że podczas wakacji we Wrocławiu to sobie człowiek odpocznie z prostego powodu, ponieważ wszyscy ludzie wyjeżdżają nad morze, wyjeżdżają na zagranicę, tam jakaś Chorwacja, Madera. Egipt i roboty nie będzie za dużo, no bo nie będzie ludzi, natomiast okazało się zupełnie odwrotnie, ponieważ lekarze też w tym czasie wszyscy wyjeżdżają i częstokroć zostawiają swoich pacjentów z jakimiś tam niedokończonymi sprawami, czasami ze zwolnieniami lekarskimi, jakimiś przewlekłymi, leczy tam pan ginekolog czy jakiś inny kogoś tam, no i nagle 1 lipca i fru gdzieś tam sobie ładnie jedzie, prawda? I to mnie nauczyło właśnie takiej pokory do sezonu wakacyjnego, prawda, że zawsze te moje wakacje niestety były krótkie Starałem się jakoś tak, owszem, gdzieś odpocząć, gdzieś pojechać, ale obowiązki mi nie za bardzo pozwalały. Jeżeli chodzi o przekrój pacjentów, to tradycyjnie budowlanka. Może pamiętasz, że jeszcze niedawno rozpocząłem badania pierwszej klasy pilotów i to już troszeczkę tak piloci się, prawda, idzie do góry. Ale zaskoczyło mnie zupełnie co innego, ponieważ zwiedzieli się o mnie ukraińscy marynarze, których centralnie nikt nie chce badać i w Polsce i za granicą i się okazało, że do kogo mają przyjechać jak nie do mnie, prawda. Jest z tymi ludźmi wiele zamieszania, ciężko im coś tam wytłumaczyć przez maila, mają jakieś takie trochę wschodnie ukraińskie nawyki, tam gdzieś u siebie robili to inaczej. Tutaj, nazwijmy to, w Unii Europejskiej, w Europie jest też trochę inaczej, ale pomaga znajomość języka rosyjskiego jeszcze z czasów szkolnych, prawda, i ze studiów. Potrafię mniej więcej odczytać, co na tych ich, ich papierach tam napisane potrafię się dogadać, także jeżeli masz jakiś wniosek wyciągnąć z tego w tej chwili, to ucz się języków obcych. Każdy język obcy, jakiś sensowny na pewno Ci nie zaszkodzi, a na pewno język angielski, no język rosyjski, czy ukraiński jako w tej chwili naszych nowych sąsiadów, prawda? Nie mówię tu sąsiadów za granicą, a sąsiadów Czasami na ulicy jest dużo Białorusinów, prawda, którzy tam pod, od pana Aleksandra Łukaszenki no, nie życzą mu zbyt wiele dobrego, ale y, też są to normalni ludzie, tak jak my w czasie komuny, przynajmniej niektórzy, że chcą po prostu pojechać zarobić parę groszy, utrzymać swoją rodzinę, a nie żyć w jakimś tam systemie. No, nazwijmy to średnio demokratycznym, prawda. My żyjemy w liberalnym reżimie, oni tak jakichś, w jakimś tam innym reżimie, prawda. Także nie wiadomo, gdzie jest lepiej. Decyzja, jakby to powiedzieć, do oceny należy do ciebie. Tutaj widzę unknown artist, pytanie pierwsze, czy zagrożenia czy przy zagrożeniu w pracy stanowisko decyzyjne można uniknąć pobierania krwi, wolałbym dostać młotkiem w plecy, niż żeby mi wbijał igły w skórę. No. No, no, no, pierwsze to by trzeba sięgnąć i zobaczyć, co jest wymagane do tego stanowiska decyzyjnego. I to jest jakiś tutaj podpunkt rozporządzenia ministra zdrowia. Zagrożenia wynikające z pracy na stanowiskach decyzyjnych i związanych z odpowiedzialnością badania lekarskie lipidogram EKG. Zresztą tutaj cała tutaj jest pula takich zagrożeń wynikających z narażania życia, z monotonii pracy. Z organizacji pracy, czyli generalnie taka jakaś tam choroba dyrektorska. No niestety, sam widzisz badanie lekarskie lipidogram, prawda? Co to jest ten lipidogram? No jest to niestety cholesterol, cholesterol HDL, czyli tak zwany dobry, cholesterol LDL zły lipidy, prawda? I no ja nie znam innej metody pobrania tych lipidów niż albo wkłucia się w, przez żyłę łokciową tutaj do, do, do, że tak powiem, do żyły, prawda? Albo pobranie z palca, prawda? Teraz pytanie, co jest bardziej bolesne? Czy ten palec, czy żyła? Wydaje mi się, że ja bym wybrał z żyły, prawda? Natomiast czy to można uniknąć? No. Generalnie trzeba by się zapytać lekarza. No, jeżeli lekarz jest bardzo pryncypialny, to raczej nie można uniknąć, prawda? Jeżeli tam jakoś, jakoś inaczej tam do sprawy podchodzi, to to, to być może można, prawda. No nie, nie wiem, jeżeli mówię, jest według, jeżeli działa według przepisów, jest, jest yy, taki dosyć bardzo, bardzo sumienny, prawda. Tylko od linijki do linijki to jest mała szansa, że po prostu unikniesz tego pobierania krwi, prawda. Także mam nadzieję, że wyjaśniłem tą sprawę. Ktoś mi wrzucił jeszcze temat taki, że są kierowcy busów, kategoria B, jakieś tam, gdzieś tam jeżdżą międzynarodowo, czyli prawdopodobnie wożą ludzi, natomiast pracodawca się czepił, żeby podbijać to pieczątką, oprócz pieczątki do badań profilaktycznych, pieczątki uprawnionego do badań kierowców, prawda? No i tak, y, oczywiście nie chcieli się przyznać, że sami sobie to wymyślili, tylko zwalili to na jakiś urząd. No ja tam zacząłem dociekać jaki to urząd, oczywiście żaden urząd, tylko tam y, y, stało się coś takiego, że inny lekarz tym z nadgorliwości kiedyś coś tam podbił tą drugą pieczątką i gdzieś po pół roku zobaczyli, że u mnie jedna pieczątka. No i i tutaj, że tak powiem, sprawa się na, oparła na takiej utarczce słownej poprzez maila. No Na razie odpuścili. Ciekawe, co tam będzie dalej. Jeżeli chcesz coś napisać, prawda? Coś napisać na czacie, to tam tam. Być może widzisz takiego czata. Rzuć tam jakieś swoje pytanie. Nie wiem. Być może ktoś ma ochotę, to możemy od biedy też porozmawiać przez telefon, ale to już jak masz coś bardzo sensownego tutaj pod spodem przez chwilę będzie, że tak powiem, o, o gdzieś tutaj, prawda? O, o tutaj, prawda? Tutaj masz Tutaj masz mój telefon pod głową tej lalki, prawda? Za nimi. Zapisz sobie i zaraz lecimy dalej. Witek Staszczyk, jak pan myśli, że jest szansa na to, aby za jakiś czas na przykład osoby z oczopląsem miały szansę jako pracę, jako wózkowy na wózkach widłowych? No tutaj, Witek, za bardzo nie rozumiesz pojęcia oczopląsu, prawda, bo samo oczopląs to jest objaw jakiejś choroby lub po prostu jest objaw oczopląs samoistny, prawda, jeżeli ten oczopląs niczemu, nikomu nie zagraża, jeżeli masz równowagę zachowaną, jeżeli tam nie masz problemu ze wzrokiem, jeżeli to się jakoś tam nie pogarsza, są tam próby, już zapomniałem jakie, które sprawdzają, czy ten oczopląs jest w miarę stabilny, niestabilny czy, czy, czy nie pogarsza ostrości wzroku, no to ja tutaj nie widzę jakiegoś tam wielkiego przeciwwskazania, szczególnie mówię, jeżeli narząd równowagi jest w porządku, prawda. Kiedyś sami było tak, że wpisywali ten oczopląs, że jest oczopląs, to już nic nie mógł robić, tylko złożyć ręce i pójść do grobu, bo nie mógł z żadnej pracy znaleźć fizycznej takiej na wózkach czy na samochodach. Teraz już tam przepisy się trochę zmieniły, prawda? Lovenix, dlaczego pomimo, że mam wadę minus półtora stygmaty z widzę 0,8 bez okularów, lekarz pisuje mi jazdę w okularach że spełnia minimum bez. No być może jak założysz te okulary to widzisz jeszcze lepiej. Zależy czym jeździsz, prawda? No ale jeżeli uważasz, że no zasługujesz na jazdę bez okularów można się zawsze odwołać od orzeczenia tego lekarza i jakaś tam wyższa instytucja, wyższa instancja że tak powiem rozstrzygnie ten problem. No. Także hmm, nieprawda zmieniły się przepisy. Aktualnie kierowcy kategorii B w ruchu międzynarodowym podpadają pod ustawę o transporcie drogowym panie Doriuszu. Być może. Być może tak jest prawda. Jeżeli tak jest, to no jeżeli tak jest, to zwracam honor, prawda, szczerze mówiąc będę musiał będę musiał doczytać, także dzięki KR za dzięki KR za, za jakąś tam uwagę, prawda. Także uwidacznia to tylko sprawę, że Uwidacznia to tylko sprawę, że trzeba po prostu śledzić przepisy i, i być w miarę nabie prawda, także poczytam, jeżeli masz rację to będę musiał tym ludziom niestety poprawić. Dobra, jeżeli ktoś coś ma jeszcze do powiedzenia, to serdecznie zapraszam. Mam tutaj, mam tutaj za chwilę jakieś inne spotkanie, także. KR wiem, że bodajże od marca tego roku zmiana zaszła i wydajemy takim panom kierowcom życzenie psychologiczne z artykułu 39 K dotyczy to kierowców B w ruchu międzynarodowym a nie krajowym. No, no pytanie jest jeszcze takie, ja to orzeczenie wydałem w styczniu, prawda, tego roku, czy, czyli prawdopodobnie wydałem jeszcze na tak zwanych starych przepisach, a widzę, że tutaj byłem zobowiązany jakbyś tam ale to i tak będę musiał sam przeczytać, sam przeczytać, że tak powiem, tą poprawkę o tych yy, kierowcach. Dobra, jeżeli ktoś ma jeszcze jakieś pytanie, to serdecznie zapraszam. Jeżeli nie, to powoli kończymy także yy, Widzę, że chyba będzie temat następny hangoutu o tej kategorii B w ruchu międzynarodowym, także yy, trzymajcie się, cześć, do następnego razu i jeżeli, jeżeli masz coś do powiedzenia to zrób to w komentarzu do tego wideo. Powodzenia.